Waszym zadaniem będzie to zaplanować i wykonać rękami innych osób. Pamiętaj o tym, że nie możesz pisać ani słówka, bo od razu ci to zapewnia dyskwalifikację. O e, Myślę, że Piotr się wkopał. Okej, okay. stop, stop, tak jest. 3 metry. Mieszkanie dla inwestora. Wiesz co ty robisz? Stopy ty wiesz, robię. w którym miejscu to postawić, nie musisz mnie pytać. Weźcie prysznic. Przyszłam, tu patent milion. Popełniście mnóstwo błędów? Ale rozumiem, że muszę. Niektórzy z Was zdradzili, ale i też zrobiliście mnóstwo dobrej roboty. Widzisz to, czego nie widzi nikt Masz pomysł na siebie, masz ten dryg Nie musisz pieniędzy mieć, to mit Osiągnij dużo albo nic Albo nic, to twoja szansa Zacznij żyć Większe ruchy, większy zysk Zrob swój pierwszy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 Widzi szanse tam, gdzie inni widzą zagrożenie. Zaraża pasją do nieruchomości i inspiruje innych. Teraz zamierza poruszyć Lublin i całą Polskę, rozpoczynając bitwę o milion. W poprzednim odcinku uczestnicy nieźle się napracowali. Dziś mam nadzieję, że pokażą mi, że można pracować nie tylko ciężko, ale i mądrze. Będą mieli szansę udowodnić mi, czy potrafią planować, działać pod presją czasu i zarządzać zespołem. Została już tylko piątka uczestników. Do finału dotrą trzy osoby. Kto dzisiaj pożegna się z programem? Witam Was w Złobelskim Parku Naukowo-Technologicznym. Waszym zadaniem dzisiaj będzie zaaranżować mieszkanie pod konkretnego klienta. Będziecie mieli przestrzeń, którą będziecie musieli wypełnić rekwizytami i wygra ta osoba, która zrobi to najlepiej pod potrzeby klienta. Nie będziecie tego robili sami. Będziecie musieli sobie dobrać z tej grupy dwie osoby, które pomogą Wam albo zrobią to za Was. Waszym zadaniem będzie to zaplanować i wykonać rękami innych osób. To Wy decydujecie, kogo będziecie mieli w swoich drużynach. Będziecie się posługiwali radiami i poprzez radio będziecie mogli wydawać instrukcje swoim współpracownikom. Natomiast nie można wskazać współpracownikowi pod jakiego klienta docelowego robicie mieszkanie. To jest tylko dla Was. Osoba, która zdradzi, odpada z programu. Waszym miejscem pracy dzisiaj będzie podgląd, w którym będziecie widzieli uczestników i plan mieszkania. I to na nim będziecie musieli wydawać dyspozycje i zająć się aranżacją tego mieszkania. Macie na realizację zadania 20 minut, Ściany będzie tworzyli za pomocą taśmy, natomiast wnętrze wypełnicie rekwizytami. Moje eksperci za chwilę pokażę Wam mieszkanie, które będziecie aranżować. Efekt Waszej pracy ocenię wieczorem. Powodzenia! Oto Wasze mieszkanie, rekwizyty widzieliście po drodze. Teraz niech każdy z Was wbierze liczbę od 0 do 10 tysięcy i ją poda. 8? Mm -hmm. 12. Eee, to poproszę 8 mm -hmm. 800. 800? 100. Mm -hmm. 666. Mm -hmm. okay. eee, I teraz tak, eee, od największej do najmniejszej eee, liczby zaczynacie. To oznacza, że na początku eee, będzie Diana. Później będzie Piotr, później będzie Patryk, później drugi Patryk i Gosia. Teraz możecie wybrać swoich współpracowników. Diana, Ty zaczynasz, więc wybierz sobie teraz dwie osoby, z którymi chciałabyś współpracować. Te osoby będą wykonywały Twoje mieszkanie. Dobrze, zdecydowanie poprosiłabym obu Patryków o pomoc mi w mhm. tym zadaniu. Okej, okay. Piotrze? Ja bym prosił o pomoc Dianę i Patryka. Patryk? Tak, ja też prosiłbym o pomoc Dianę i Patryka. Mhm, dobra. Ja też zaufam Dianie i Patrykowi. Okej, okay. Diana i Patryk. I Gosiu, to ja poproszę Piotra i Patryka. Dobra. Diana, zapraszamy Cię na górę, Resztę uczestników również. Mhm. Zostaje z nami tutaj Jeden, patryk, patryk i Patryk. Prawie wszyscy uczestnicy zaufali Dianie i obu Patrykom. Piotra do swojej drużyny wybrała jedynie Gosia. Jej za to nie wybrał nikt. Może, um, moi współuczestnicy stwierdzili, że inni ludzie będą się ruszać szybciej ode mnie na przykład. moim będzie dużym będzie. Uczestnicy do umeblowania mieszkania mogą wykorzystać rekwizyty i meble z tektury. Brakujące elementy mogą zastępować pustymi planszami. Ok, Diana, to jesteśmy już na stanowisku. E, tutaj masz krótką falówkę. E, I jak tylko wylosujesz swojego klienta docelowego, to daj chłopakom znać, że czas start. Ok? Wtedy naliczymy Ci czas. Masz 20 minut na zrobienie tego zadania. I pamiętaj o tym, że nie możesz pisać ani słówka, bo od razu Ci to zapewnia dyskwalifikację. Ok? No to co? Zaczynamy? Dobra, no to start. Start dla Ciebie, za chwilkę dla chłopaków. Diana zaplanuje mieszkanie dla samotnego ojca z 16-letnim synem i pięcioletnią córką. Dobra panowie, A tutaj gdzie jest ten filar niebieski. Tak, na szerokości tego filara zróbmy proszę łazienkę. Czyli odciągnij, odciągnij taśmą linię na szerokość, śmiało, śmiało, śmiało, to ma być łazienka, to ma być spora łazienka. I tutaj na wprost, na wprost ciebie zrobilibyśmy aneks kuchenny. Oni to poustawiają, czyli tak, burzymy to w ogóle, nie ma tego. Zróbcie pełną kuchnię na jednej ścianie. Mniej więcej tutaj proszę, żebyś narysował ściankę grodzącą. Dobrze, wiecie co, może troszkę, troszeczkę to będzie jednak za szerokie, za szeroki ten ganek. Tu, gdzie stoisz, po twojej prawej ręce, będziemy stawiali kanapę narożną. Dla całej rodziny i to będzie również miejsce, w którym, w którym będzie spał ojciec. O kurde. No właśnie. Tutaj, tak? narożna czyli... To tak, tutaj i tutaj, jeszcze no? dawaj drugą. Ławę do tej kanapy yy, narożnej. Tak, przed, przed kanapą, po prostu. Tak, wchodzimy do pokoju najbliżej kuchni. Poproszę o wniesienie tutaj pojedynczego łóżka. weźmiemy, raz. Proszę na pewno, żeby w tym pokoju znalazło się, znalazło się biurko oraz krzesło przy tym biurku. Dobrze, teraz poproszę o urządzenie łazienki. Zobaczymy jak to wyjdzie. Proszę o postawienie wanny y, równolegle do niebieskiej ściany. Tak, i proszę, żeby łóżko było ustawione tak, jak wanna. potrzebuje trzech krzeseł yy, i jednego stołu jadalnego. I Dobrze, chłopaki, bardzo Wam, bardzo wam dziękuję za pomoc. Spisaliście się na medal. Dziękuję, koniec czasu. Patrykowie chyba mają sobie coś do wyjaśnienia. W kolejnej rundzie Diana z Patrykiem Niewiadomskim będą realizować wizję Piotra. Mieszkanie dla starszej pani, która ma trudności z poruszaniem się. Mieszka sama mhm. i dużo gotuje. Dzień dobry drodzy, czas start. Na środku tak jakby drzwi, takie malutkie urwicie tam tasiemki. Albo tak jakby tu w momencie gdzieś kończą drzwi, tak, dokładnie kawałek dalej kawałek tu, tu, tu dobrze, dobrze, w tą stronę, OK. I e, odmieszcie mi tak, taki większy kawałek. Tutaj robimy po prostu korytarz. Zobaczcie, tam są drzwi, tutaj robimy korytarz, nie? Wannę, e, sedes i tak, tak, tu gdzie jest Diana, jest, szła o, o to pomieszczenie, gdzie jesteś, Patryk? Wannę. E, Brodzik, wanna. wiesz co, jest starsza pani, czyli wanna będzie trudno, to, to, to, to m, może prysznic jakiś, jak prysznic jest. jednak. Tak, tutaj, e, tu to gdzie jesteś, tu gdzie jesteś w tym rogu, e, w tym, nie, nie, nie, nie, nie, o tutaj. Tu chcesz meble, Czy tu chcesz meble. Kuchnia będzie po tej stronie, tutaj. czyli kuchenka. Pani lubi gotować, więc musi być naprawdę przestronna. trze. Wiesz co ty robisz? No. Mamy jakiś, nie wiem, cypialnia, um, to łóżko, jakąś szafkę nocną. Pomimo wpadki Piotra, Dorota pozwoliła mu dokończyć zadanie. Tylko nie przy samej ścianie, nie? Nie przy samej, nie przy samej. Kurde, nie pasuje mi to zupełnie. Dobra, wywalmy to, wywalmy to. Eee, Okej. Okay. Ostatnia minuta. I to by było. Okej, okay, dzięki. Myślę, że Piotr się wkopał, bo powiedział dla kogo to jest. Ja jestem z siebie zadowolony, nie mam doświadczenia w tym temacie, więc liczę na konstruktywny feedback. O losie Piotra zdecyduje Daniel, a Diana z Patrykiem tym razem pomogą Patrykowi wołoczko. Mieszkanie dla singla, który jada zwykle na mieście, ale pracuje w domu. Dzieńmy minutkę. Wtedy, kiedy zaczyna się czerwony filar, tam będzie zaczynała się łazienka. 3 metry, czekajcie, 2,5, ok, zróbmy 2,5. Już. Ok, stop, stop, tak jest. Ok, ok, ok, ok, Możecie, możemy zaczynać yy, rozmieszczać łazienkę. Uh. Tutaj jest łazienka. Tu? Uh. Tutaj jest łazienka, albo nie, ok, weźcie prysznic, przepraszam. Rozmieście go, rozmieście go naprzeciwko, naprzeciwko czerwonego filaru, tutaj nie jest łazienka. Jest ok? jest OK. Pralka. Następnie dajcie wannę. Dajcie wannę, pra, pralkę połóżcie obok y, toalety. Tak. tak jest, tak jest. Robimy teraz kuchnię, robimy teraz kuchnię. OK, blacik może być krótki. Płytę indukcyjną. Płytę indukcyjną, dokładnie tak. Narożnik, narożnik. Przejdźmy do kolejnego pokoju. Y, łóżko. Jak, tak, tak, tak. Dokładnie tak, równolegle do niebieskiego filaru. To równolegle. Dobre. Patryk, to, ten stolik, który trzymasz ustaw obok... Yy, dokładnie tak, super. Biurko Nie. z krzesłem, obok umieście szafę, obok umieście regał. Masz. To co ja? Patryk idzie jak burza, ale... Robimy przemeblowanie, robimy przemeblowanie chwilkę. Tylko poczekajcie. Ja, ja. A, a stół? Z Robimy szybkie przemeblowanie. Tam regał ustaw, w miejscu, gdzie była wanna. Dokładnie. No, idealnie, o, idealnie. Tak jest? Dobra, Patryk, Diana, biurko, które trzyma z krzesłem, umieść naprzeciwko regału. Naprzeciwko regału. Dokładnie tak. Super, wiecie co? Bardzo Wam dziękuję. Jest okej, okay. Spisaliście się na medal. W kolejnej rundzie Patrykowie zamieniają się miejscami. Na stanowisku głównodowodzącego zasiądzie Patryk Niewiadomski. Cieszę się, że byłem kilka razy na dole i jestem już doświadczony w urządzaniu takiego pokoju. Nie wybrałem ani Piotra, ani Gosi ze względu na to, że uważam, że zależy im strasznie mocno na zwycięstwie, nawet ponad to bycie w porządku dla innych. Mieszkanie dla młodego małżeństwa, które uwielbia spędzać czas na gotowaniu z przyjaciółmi i ma małe dziecko. E, ekipa, zaczniemy od tego, że wprowadzimy sobie slang. Ściana za wami żółta to góra, ściana naprzeciwko to dół, ściana czerwona to lewo, ściana niebieska to prawo. Ok? Pokażcie czy ok. Ekipa, zaczniemy sobie od dołu, po lewej stronie na dole zrobimy drzwi, po lewej stronie na dole i polecimy długą, wąską łazienkę, aż do ściany prawej, dobra? Teraz po prawej, górnej stronie chciałbym zrobić bardzo duży salon e, z aneksem kuchennym. E, możesz przynieść te dwa stoły, wiesz, bo potrzebny jest duży stół. E, cztery krzesła wszystkie, okej, okay, Diana? Któryś z tych pokoi powinien być e, dużą łazienką. E, który uważacie, że jest lepszy na łazienkach? No na pokój, ten Jeszcze na to słaba. proszę wszystko, co jest niezbędne do łazienki. Prysznic, e, kibelek, szafkę ze zlewem. E, jak uważasz? Wiesz, ja ci ufam bardziej ty się na tym znasz lepiej. Ty wiesz, w którym miejscu to postawić, nie musisz mnie pytać. Chciałbym jednak powiększyć ten pokój, który jest na dole i zrobić z niego dwa pokoje. Przeciągnąć go nieco w górę i zrobić tak, żeby narożnik pasował i nie się to nie skiepściło. Tu? Jest OK. Tu? Jest OK. Tej, w tym miejscu, gdzie Diana stoisz, zrób drzwi między małym a dużym pokojem. Okej, okay, wyrwij ten kawałek taśmy i to będą drzwi. Okay. Czat, widzisz tutaj problem przy wejściu? Hej, zerknij. E, tutaj właśnie jest problem, że nie ma przejścia. Musimy to jakoś skrócić. Przesuńmy troszkę łazienkę w górę może, co? Tak. tak. Przesuńcie pralkę na drugą stronę i, i wtedy skrócimy to i przesuniemy całą resztę. Wtedy będzie miejsce. Dobra. E, dobra, Czat, to może jeszcze w przedpokoju. Koniec czasu, dziękuję za pomoc. Patryk wydaje się zadowolony z efektu. Zobaczymy, co na jego układ powie Daniel. Ostatnia w kolejce jest Gosia. Pomagać jej będą Patryk Niewiadomski i Piotr. Mieszkanie dla inwestora, która, czyli dla kobiety inwestora, który albo wynajmować je studentom na pokoje. Przewidziałam to jak słowo honoru. Tego naprawdę bałam się najbardziej. Nie chciałam studentów i cały czas myślałam, żeby nie dostawać studentów. Jakbyś sobie myślałam, jak dostanę studentów, to leżę. Cześć chłopaki! Słyszycie mnie? Dobrze, w takim razie bardzo proszę o, zmie, o zmierzenie. Patryk, bardzo cię proszę zmierz wzdłuż i wszerz ten e, pokój. To mieszkanie. i pół metrów. 7. Bardzo cię proszę wyznacz mi drzwi w prawym dolnym rogu. W rogu, e, o, który jest e, po stronie niebieskiego panelu. I pójdź w, pójdź w przód. W przód? Tutaj w tym rogu, w tym rogu wyznacz mi drzwi 70 cm 10 cm od ściany. Bardzo cię proszę wyznacz pokój 2,5 metra na 3 metry. To, ale to nie jest wyznaczana sypialnia cała. Potrzebuję ścianę drugą. Tak. Jeżeli to jest 2,5 metra na 3 metry, to tak. To jest no. Dobra, jest mała różnica, będzie, jak będziemy poprawiać. Bardzo proszę, y, y, y, bardzo proszę wyznaczcie łazienkę. Nie, tutaj jest wejście. Tutaj nie wyznaczacie łazienki. Patryk. Patryk, no. Dobra, czekaj. Okay, Patryk. Ja Piotr sam wyznacza łazienkę, a ty się zajmujesz tym innym. Dobrze? Yy, wstawić sofę. Wstawić sofę pod czerwony panel na ścianie. Tutaj wstaw, wstaw sofę, bardzo cię proszę. Tu jest wejście przecież! Patryk? Proszę cię wyznać drugą sypialnię. Kuchnię yy, postaw... Yy, na, równole na ścianie równoległej do sofy. Nie, odwrotnie. A właściwie, przepraszam, zmieniłam zdanie. Czy mógłbyś postawić kuchnię na ścianie, yy, która graniczy z sypialnią? Za tobą. Nie, nie, na, tej ścianie, na ścianie naprzeciwko sofy. Patryk, do, łazie do łazienki proszę cię wnieść yy, kabinę prysznicową i, i ubikację. Wstawcie zlew do łazienki. Piotr, Piotr wstaw stolik nocny do drugiego. do większej sypialni. Patryk, wstaw stolik nocny do większej sypialni. Czy Potrzebuję powiększyć sypialnię, ale Czas stop. No dobrze. Dziękujemy, to jest Twoje mieszkanie dla inwestora pod studentów, eee, oceniję Daniel z studia. Okay. Daniel już nie może się doczekać, aby ocenić efekty prac uczestników, ale najpierw Mariusz z Dorotą powiedzą mu jak przebiegała konkurencja. Słuchajcie, jak, jak tam poszło uczestnikom na dzisiejszym zadaniu podczas planowania mieszkania? Wiesz co, ja zacznę od biany zupełnie nie, nie, nie operowała na liczbach, tylko wszystko było na takiej zasadzie. W drugim na dole troszeczkę dalej, nie. troszeczkę więcej, trochę krócej, trochę dłużej. Posługiwała się kolorami do nawigacji, to było fajne, bo, bo rzeczywiście bardzo ułatwiało pracę. To ona sama na przykład zadaje im takie pytania, typu jak uważacie, gdzie to powinno stać? Niektóre rzeczy oddawała im. Miała w topę, powiedziała ojciec. Okej. Okay. Dzięki. To przejdźmy teraz do Piotra. Piotr w ogóle podszedł do zadania dosyć kreatywnie. Przygotował sobie różnego rodzaju rzuty na telefonie. Mhm. I jeden z nich wykorzystał do tego, aby rozrysować sobie rzut ym, dla osoby, którą wylosował w kuli. Yy, I co, no też nie posługiwał się zupełnie liczbami. Tak naprawdę wszystko mówił mniej więcej tutaj. Yy, brak trójkąta roboczego w kuchni, zupełnie wszystko to porozstawiał bardzo. Yy, brak jakiegoś siedziska dla tej osoby starszej. Piotr miał dwie wtopy. Raz powiedział o tym, że to jest starsza pani. A innym razem, że e, dostawcie tam jeszcze mebli blatu kuchennego, e, bo ona lubi gotować. Ok, dzięki. Okej, okay, kto był kolejny, Dorota? E, dla Patryka. Tak ja byłem na górze i to, co sobie na pewno zapisałem, to nieprecyzyjne komunikaty. Mm -hmm. Tak najbardziej życzył w oczy, w oczy, mówił dokładnie tak jak jest, gdy ktoś jeszcze niósł meble i był od celu co najmniej 2 metry. To on już mówił, że dokładnie tak jak jest. A Dorota, kolejna osoba. Mhm. Patryka surfera znowu obserwowałam jakby z dołu, tak? Czyli jego team Patryka i Dianę. I tutaj był naprawdę duży chaos. Przyznam, że się tego zupełnie nie spodziewałam. Na początku były porady od Diany. On ich oczekiwał. Mówi, Diana to będzie dobrze tutaj, czy to będzie dobrze tutaj nam kiwała, przynosiła i tak dalej. A potem wszystko zrzucił na Dianę tak naprawdę. Mhm. I Diana, ty wiesz jak to powinno być, po prostu to zróbcie. Tak, mhm. ona tak ona I on po prostu wszystko, całą odpowiedzialność rzucił na nich tak naprawdę. Mhm. Gdzie oni nie wiedzieli dla kogo to jest mieszkanie. Totalny brak planu, e, zmiany w trakcie, chaos. Okej, okay. a w takim razie jak mogło się? Tak, Gosia była ostatnia, ona tak naprawdę dla niej to było debiutem, bo ani razu nie była na dole, nikt jej nie wybrał. Mariusz. To jeżeli chodzi o Gosię, zauważyłem trochę plusów, mhm. bo jako jedyna kazała zmierzyć pomieszczenie, mhm. dokładnie, mhm. jakie to pomieszczenie ma wymiary i tylko ona to zrobiła. Okay. A jeszcze jedna rzecz, próbowała rozdzielać obowiązki pomiędzy dwie osoby, mhm. ale była strasznie w tym nieprecyzyjna i chaos jeszcze większy przeprowadzała przez to. Dziękuję Wam za raport, mhm. w takim razie możemy poprosić uczestników. Uczestnicy będą mieli szansę obronić swoje koncepcje przed Danielem. Czy komuś uda się ta sztuka? W takim razie może zacznijmy od Patryka. Okej, okay, Patryku, powiedz, kto był Twoim targetem? Miałem urządzić mieszkanie dla singla, który zwykle nie jada w domu, ale pracuje. Postawiłem na dość duży gabinet, małą sypialnię z łazienką, kuchnia bardzo skromna dlatego, że jest to osoba, która nie spożywa posiłków zwykle w domu. Okej, okay, to Patryku, co byś zmienił dzisiaj w tym rzucie? Jak patrzysz na niego na spokojnie, co byś zmienił? Lepiej zarządziłbym gabinet. Myślę, że to znaczy? na pewno bym ustawił, nie ma tutaj tego na rzucie, ale ustawiłbym obok jakiś kosz. I układu pomieszczenia byś nie zmieniał, natomiast zmieniłbyś ewentualnie. Jakieś dodatki bym dodał, tak. Patryku, ty jesteś singlem? Tak. Chciałbyś w tak małej sypialni spać? Czy, czy nie wolałbyś mieć jednak jednej przestrzeni do hmm. tych dwóch funkcji jednocześnie? Tak samo jak jest jedną, jedną funkcję ma salon z aneksem. Bo teraz, jak na to patrzę na chłodno, to możliwe, że jest to lepsze rozwiązanie. Bo lepiej mieć jedną dobrą rzecz, jedno duże pomieszczenie, niż mieć klitkę w postaci mikro-mikrosypialni. Gdzie... Hmm. Dziękuję. W takim razie, Diana. E, tak. E, ja, wy, ja wylosowałam samotnego ojca z dwójką dzieci, z mhm. pięcioletnią córeczką i 16-letnim synem. Wygospodarowałam dwa osobne pokoje, większy dla szesnastolatka, mniejszy dla pięciolatki i bardzo dużą przestrzeń rodzinną, w której również spał będzie ojciec, ogromna kanapa narożna. Diana, w tak, razie co byś zmieniła tutaj? Zastanawiam się, czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem przesunąć łazienkę tutaj, do, żeby było bezpośrednio przy wejściu, ale nie, nie jestem pewna, czy to, mhm. czy, to, czy to by było odpowiednie. No i to jest właśnie Twój błąd. Nigdy nie osztukuje się przy samym salonie, czy tam, gdzie są goście, łazienki. Żeby ktoś, kto jest w łazience nie czuł się komfortowo, że ktoś właśnie patrzy na drzwi i nasłuchuje. Patryk, koło Ty wylosowałeś? Moim targetem było młode małżeństwo z małym dzieckiem, które bardzo lubi gotować i lubi też zapraszać gości. W moim mieszkaniu Skupiłem się, wchodząc od początku, na bardzo dużym wejściu. Zwróciłem na to uwagę ze względu tego, że bardzo dużo gości przyjeżdża właśnie z dziećmi i też bardzo ważne jest miejsce na wózki. Kuchnia jest połączona z salonem, jest tam bardzo dużo miejsca, żeby usiąść, Siąść jest kilka stolików, łazienka jest mała i zabiera wszystko, co jest niezbędne. Okej, okay, to w takim razie powiedz mi, co byś zrobił inaczej, gdzie popełniłeś błąd? Na pewno nie zwróciłem uwagi na to, że dziedzia kiedyś dorośnie i będzie musiała wychodzić ze swojego pokoju przez pianie rodziców. To jest główny błąd, tak, że e, mieszkania, które mają przechodnie pokoje są później ciężko zbywalne i, i są tańsze. Ja bym nie robił parkingu dla wózków, bo czy dużej przebieralni dla gości, bo goście tam będą minutę i później będą przez to musieli być w mniejszym salonie. Okej, okay, dziękuję. Gosia, powiedz kogo wylosowałaś? Ja wylosowałam mieszkanie inwestora robione pod wynajem dla studentów. Zależało mi na tym, żeby zrobić oddzielne sypialnie w mieszkaniu, znaczy sypialnie, które ze sobą nie sąsiadują, ponieważ e, studenci nie chcieliby, nie, nie lubią mieszkać w sypialniach, znaczy słyszeć, co się dzieje za, za ścianą. Jak myślisz, co jest najważniejsze w mieszkaniu dla studentów z punktu widzenia kogoś, co za nie płaci jako inwestor? Mhm. Oczywiście trzeba mieć na uwadze potrzeby najemców, natomiast one nie są ważniejsze od Ciebie. Ważniejsze dla inwestora jest to, żeby ten studentom się dobrze studiowało, mieli, mieli pokój dzienny, bardzo duży i komfortowy. Mm. Czy ważniejsze jest to, żeby mieć na przykład trzy sypialnie na 50 metrów, metrach i brać o 1 trzecią więcej, bo będzie dodatkowy pokój. No jak, tak, więcej myślisz? sypialni, tym lepiej oczywiście. To nie jest mieszkanie dla studentów. To jest mieszkanie dla... nie wiem, dla kogo. Mm. Okej, okay, dziękuję. Piotrze. Wylosowałem tutaj starszą panią, która ma problem z poruszaniem się i która lubi jednocześnie gotować. Jeśli chodzi o, o, o mój rozkład, rozkład mieszkania, to nie, pani lubi gotować, więc kuchnia jest dosyć duża razem z salonem. Zależało mi na tym, żeby stół, który stoi był blisko kuchni, po prostu, żeby ta pani nie musiała daleko chodzić i żeby było jakby dużo przestrzeni przede wszystkim. Ok, a powiedz mi w takim razie, jak uważasz, czy starsza pani, która mieszka sama, woli mieć dużą sypialnię i, i, i duży salon z aneksem? Czy, raczej, czy, jak uważasz, stara szkoła to jest taka, która masz oddzielną kuchnię, czy stara szkoła to jest taka, którą masz aneks kuchenny z salonem? A myślisz, że to dla takiej starszej pani będzie ważniejsze to, czy ona będzie miała stół w swoim salonie, czy w pokoju dziennym, czy to, że nie będzie jej śmierdziało w salonie tym, co będzie gotowała, czy kisiła? Bo bardzo często starsze osoby, to są osoby, które nalegają na to, żeby mieć kuchnię oddzielnie. Często właśnie młode osoby chcą mieć aneks kuchenny i to jest rzecz, która wyróżnia, nie mówię, że każda starsza osoba chce mieć oddzielną kuchnię. Natomiast na rynku bardzo często spotykam się z tym, że to jest warunek. Bo pada bardzo często ten argument, który jest powtarzany przez wiele osób, że nie chcę, żeby mi śmierdziało bigosem w salonie. Wiem, że Diana i Patryk byli najwięcej na dole, tak? z, z którym zawodnikiem, czy uczestnikiem, najlepiej ci się pracowało na dole, jako osoba, która wykonuje polecenia. Bardzo ciężko będzie mi wybrać pomiędzy dwoma Patrykami, mhm. ale rozumiem, że muszę. Więc, czy mogłabym oddać to losowi w ręce? Zwrócić monetą na przykład. Czy żaden z Patryków yy, nie uważa, Wyróżnił że... Wyróżnił się jako lepszy, bo tak. obaj byli dzisiaj po prostu the best, naprawdę. Chciałabym zostawić to w rękach losu, bo nie potrafię wybrać między nimi. Okej, okay, a Patryku... U Ciebie? Mi świetnie się współpracowało z Dianą, bo ona, mimo tego, że była pierwsza i no, nie miała żadnych doświadczeń wcześniejszych, to bardzo fajnie kierowała mnie. Mówiła, kiedy mam iść prawo, lewo i działało to bardzo dynamicznie, przez to mogliśmy zrobić to szybko i efektywnie. Wiem, że niektórzy z Was zdradzili, jaki macie target. Kto to był? Kto z Was to był? To byłem ja jeśli e, o tym rozmawiamy. I? Kto jeszcze? Chyba mi się coś tam jedno słówko. Wprost nie powiedzieliście, kto jest waszym targetem, natomiast tu, ze strony Piotra była sugestia, że jest to kobieta, która lubi gotować, a z swojej strony, no, że jest to ojciec, który ma dzieci. Więc to mogło mieć jakiś wpływ na to, jak was zespół się zachowa. W tym zadaniu obserwowaliśmy wiele Waszych kompetencji, Między innymi komunikatywność, zdolność planowania, przestrzeni i to było tu dla mnie najważniejsze. Popełniście mnóstwo błędów, ale i też zrobiliście mnóstwo dobrej roboty. Mimo tego, że padły tu je słowa ze strony Diany i Piotra, to nie wpłynęło totalnie na, na dole, na szczęście, na ich pracę. Dlatego nie, to Was nie dy, dyskwalifikuje. Osobami bezpiecznymi w tym odcinku jest Patryk, Diana i Piotr. Małgosia i Patryk zostajecie nominowani i z Wami jeszcze chcę porozmawiać. W takim razie, powiedzcie, dlaczego akurat to wy powinniście dalej zostać w, w programie Bitwa o milion? Przyszłam tu patent milion, więc chciałabym zostać yy, i kontynuować swoją walkę. Yy, to jest mój cel. Yy, program jest również po to, żeby, żeby czegoś nas nauczyć. Ja wiem, jaki błąd popełniłam dzisiaj. Wiele się nauczyłam i yy, no, chciałabym móc popełnić więcej błędów w tym programie. Bądź nie, bądź postarać się ich już w ogóle nie popełnić. Zrobić wszystko, żeby ich jednak nie popełniać. Ja myślę, że mimo tego, że nie mam tak wysokich kompetencji, jak niektórzy inni przeciwnicy, to wykorzystuję na maksa wszystkie swoje zasoby. Fajnie by było wygrać tą wiedzę, która potem pozwoli mi realizować swoje marzenia. Ogłosiu. Dzisiaj ja oceniam swoją pracę gorzej. Dlatego to ty wypadasz z gry. A ja nigdy na egzaminach, bo to jest tak jak egzamin, nigdy nie wypadałam dobrze, niestety. Eee, także i tak się cieszę, że tak daleko zaszłam, bo oczywiście nie podoba mi się, że muszę odejść. Eee, no ale no co, taka jest kolej rzecz. Trzeba ją zaakceptować i dalej. Nie widzę swoją przyszłość we, flip we flipowaniu. To mnie pasjonuje, tam, jest, tam są pieniądze, więc, więc tam zmierzam. W dzisiejszym odcinku odpadła Gosia. Realizacja jej zadania przyniosłaby straty dla mojej firmy. Natomiast, jeżeli Ty chcesz coś wygrać, wystarczy, że wytypujesz osobę, która odpadnie w kolejnym odcinku. Napisz to w komentarzu, kto i dlaczego oraz w linku poniżej. Do zobaczenia. Piotr zaufał Ci i wziął Cię do swojej drużyny. Nie starałeś się tak samo mocno, jak pracując dla Diany. Dobry, przepraszam panie. Co masz napisane w ankiecie? No tak myślę, że tu do, do 200 zł. Widzieliśmy wasze ogromne zaangażowanie. Jesteśmy w Centrum Obsługi Inwestora. Chcielibyśmy założyć obiekt turystyczny, hotelarski. Dziękuję również. Dziękuję powodzenia. To tysięcy za metr kwadratowy? 100 zł. Nie interesują mnie marzenia, interesują mnie fakty. Nie wiem jaka będzie decyzja Daniela. Tak się tego niestety nie liczy. Mam nadzieję, że się nad nami zlituje. To dzisiaj ty wypada z gry.